Czy wrócicie do siebie? To pytanie nurtuje wielu z nas. Czy jest jeszcze szansa, by do siebie wrócić, by się udało znów nowy początek, nowa szansa, nowa, nowy start, rozjaśnienie, wyjaśnienie spraw? Zobaczmy, czy jest według kart, w zależności co pokażą, yy, ja, taka możliwość, żebyście do siebie wrócili. Zobaczmy, jak przemówię karty Tarota i Lenormanda. Witam serdecznie wszystkich kochanych subskrybentów, widzów. Cieszę się, że jesteście. Dziękuję. Oczywiście wszystkich nowych słuchaczy zapraszam do subskrypcji z dzwoneczkiem mojego kanału, byście dostawali powiadomienia od YouTube'a o nowych filmikach z nowymi tematami. Dziękuję za Wasze komentarze, lajki, za Wasze smajliki i również proszę o więcej, by kanał żył, bym czuła Waszą obecność, że jesteście, że słuchacie, że patrzycie na karty, na mnie, na filmiki. To jest ważne, bym czuła Waszą obecność, Waszą energię. Oczywiście zapraszam na wróżby indywidualne proszę o kontakt na e-mail. Mój adres e-mailowy znajdą Państwo pod filmikiem i w komentarzach. Wróżby indywidualne oczywiście są skupione tylko na Waszych problemach, Waszych pytaniach, opierają się na Waszych zdjęciach, na datach urodzenia i na konkretnych Waszych osobistych problemach. Zapraszam. I zobaczmy teraz, kochani, co mamy. Dwie karty. Tarota. Weźmiemy teraz sobie dwa aniołki. Jeden aniołek biały to jest kamień opalu, gruba pierwsza, zobaczcie Państwo. I drugi aniołek będzie y, zielony, tak? Czyli zielony, nie wiem jaki to jest kamień, zapomniałam w tej chwili, y, ale moment, zobaczę na chwileczkę w moich tutaj na notatkach, to jest chy, chyba y, Aventurin oda Malachit Malachit oda Aventurin właśnie, nie wiem dokładnie Ym, natomiast no zielony, pełen nadziei. także wybierzcie sobie kolor, który Wam odpowiada który Wam się podoba i zaczynamy, kochani Zaczynamy od grupy pierwszej. Czy wrócicie do siebie? Karta Tarota to już... O, koło fortuny! Oczywiście, że jest szansa powrotu. Ponieważ jest obrót sytuacji nagły. Obrót sytuacji, który... Jeśli jesteście teraz na przykład roz, ro, po rozstaniu, w rozłońce to obróci się sytuacja ku Waszej myśli, czyli jeśli chcecie wrócić, to odwróci się wszystko raptownie, tak, koło nieustannie krąży, się odwraca, raz pod wozem, raz na wozie, czyli jeśli teraz jesteście w sytuacji pod wozem, czyli smutek, rozpacz, rozżalenie, kryzys, rozstanie, to będziecie niedługo na wozie, tak jak tutaj na tej karcie pokazane i będziecie mieli nową szansę powrotu. Czyli coś się szybko zmieni, jakaś przemiana właśnie raptowna. I zobaczymy jeszcze w kartach Lenormanda, co karty Lenormanda dopowiedzą. Czy wrócicie do siebie? Czy wrócicie do siebie? No, jest to troszkę skomplikowane, by do siebie wrócić. Wy czekacie, wy byście chcieli, osoby pytające, wy byście chcieli powrotu. Wy czekacie na odpowiedni moment, wypatrujecie jakby wręcz tego powrotu. Niemniej jednak tutaj jest jakaś gra na dwa fronty. Być może osoba, o którą pytacie, zagrywa tej na dwa fronty, ma różne opcje, ma inną opcję, inną, inną partnerkę. I tutaj on, ta osoba, osoba, o którą pytacie, osoba ukochana, nie może się zdecydować, nie jest w ogóle pewny tego, czy chce powrotu, no, dlatego nie podejmuje żadnych kroków i inicjatywy, ponieważ tutaj jakby zagrywał sobie, bo ma jeszcze kogoś innego. Widzimy tutaj dwie opcje i granie pomiędzy tymi dwoma opcjami. Więc tutaj jest niejasna sytuacja, również niepewność, zastanawianie się Niezdecydowanie, przede wszystkim. Sytuacja wydaje się jakaś bardzo skomplikowana, zawiła, jakaś bardzo mm, trudna do rozwiązania. Nie widać wyjścia z sytuacji, nie wiem czy problemy wasze, czy spory, czy jakaś, no, przypuśćmy, odległość geograficzna, czy y, jesteście, przypuśmy w małżeństwach, czy właśnie jesteście wolni. Są jakieś tutaj sprawy, które. No, są bardzo trudne do rozwiązania dlatego nie widzicie wyjścia z tej sytuacji i nie widzicie tej szansy jakby powrotu czy szansy zbudowania czegoś stabilnego oczywiście tutaj powtarzam, że Wy wyczekujecie pełne widzicie tutaj wypatrywania jakby tak na ten powrót, byście chciały tego powrotu Wy osoby pytające ale również zdajecie sobie sprawy z tych komplikacji Zdajecie sobie sprawę, że ta osoba może mieć kogoś jeszcze innego lub jest w związku, że y, nie jest ta osoba pewna, że wątpi i że jest y, ta osoba pomiędzy, powiedzmy sobie, młotem a kowadłem, także nie wie co wybrać, y, jeśli jest jakaś jeszcze inna osoba trzecia, partnerka, żona, to tutaj ta osoba się miota pomiędzy tymi dwoma właśnie partnerkami, wami i jeszcze jakąś inną osobą. Natomiast y, y, tak, są tutaj jakieś silne uczucia, są pragnienia, marzenia, spełnienia marzeń, y, są marzenia, są jakieś, nie wiem, plany, rozmyślania, y, uczucia, emocje są po obu Waszych stronach, tak? Jest takie pragnienie właśnie spełnienia jeszcze y, Waszych obopólnych marzeń, tak? Jeszcze takie mieliście. Natomiast jeśli chodzi o powrót, to na razie jest dużo spraw nieklarownych, niewyjaśnionych zagmatwanych, negatywne myślenie po obu waszych stronach, szczególnie po o, stronie osoby ukochanej no, dużo spraw, które trzeba jeszcze wyjaśnić chmury, które należy jakby od, odgonić tak? czyli dużo problemów, które jeszcze się tłoczą krążą nad, tym, nad tą relacją i utrudniają wasz Powrót, utrudniają wasze bycie razem, utrudniają waszą komunikację, wybór, rozwiązanie waszych tutaj dylematów, problemów, komplikacji. Te, te chmury powinny się rozjaśnić, niebo powinno być znowu słoneczne, czyli wyklarować wszystkie swoje sprawy, powinniście. Dopiero wtedy można mówić o następnej szansie, o powrocie, o nowym początku. Natomiast karta tarota, która tutaj tak silnie na początku, zaznaczyła, że jest możliwy powrót, że jest możliwa nowa szansa, ale pod jakby tutaj takimi warunkami, że rozwiążecie swoje bardzo skomplikowane, zawyłe problemy, że skończycie z tym negatywnym myśleniem, że wyklaruje się tej wszystko i że ta osoba wasza ukochana będzie w końcu zdecydowana i się na coś konkretnie zdecyduje. Także to dla grupy pierwszej. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej. Myślę, że bardzo ciekawe. I zobaczmy, kochani, co w grupie drugiej. Grupa druga to aniołek zielony. Wszystkich, którzy wybrali tego aniołka, zapraszam. I mamy kartę Tarota. Czy wrócicie do siebie? Paść Pentakli. Chęć zbudowania czegoś y, stabilnego jest. Natomiast osoba Wasza ukochana jest jeszcze młoda lub niedojrzała duchem, niedojrzała emocjonalnie, nie ma doświadczenia, nie ma być może odwagi, stoi jakby z tym zamiarem w głowie, że chce zbudować coś stabilnego, że chce być może jeszcze podjąć jakąś próbę, ale nie decyduje się na żaden, absolutnie żaden krok w Waszą stronę. Widzicie, że stoi ta osoba młoda na jednej nodze, jak Bocian, i y, obraca w ręku tą monetę, tak, i zastanawia się myśli, planuje, także tak samo Wasza osoba ukochana, nie może się zdecydować na jakiś konkretny, aktywny y, krok, nie jest tutaj, y, no, skora do działania, ponieważ jakby zastanawia się, czy podoła, czy da radę, czy ma y, jakby, może, y, y, jakby... Y, y, Wystarczająco dużo zasobów lub, y, lub y właściwości, czy, czy, czy, czy jakiś, nie wiem, tak, czy, czy, czy podoła temu. Y, no, taka osoba młoda, młodsza od Was, być może jeśli Wasza osoba ukochana jest młodsza od Was, y, lub osoba, która właśnie nie jest y, w pełni jeszcze taka dojrzała, żeby podjąć tą decyzję tak? o powrocie, o y, podjęciu próby założenia relacji jakiejś bardzo stabilnej, długotrwałej, konkretnej, tak? Tej osobie jeszcze brak właśnie takiego y, konkretnego działania i konkretnej y, decyzji. Y, ale pragnienia, myśli o tym, by wrócić, by spróbować y, coś zbudować stabilnego, tutaj są, pragnienia są. Ale problem jest w tej karcie, że jest brak działania, że to jest karta bardzo powolna i pasywna, wręcz nieruchoma, wręcz yy, no, ociężała tak, w działaniu. Więc nie ma tu żadnego działania i w najbliższym czasie też będzie brak tego działania, ponieważ karty yy, tych monet są kartami bardzo powolnymi, jeśli chodzi o działanie. Zobaczmy sobie, co dopowiedzą karty Lenormanda. Znów ta karta labiryntów co w grupie pierwszej, i znów karta chmur co w grupie pierwszej. Wow, prawie te same konstelacje znaczy ta sama prawie konstelacja kart, kochani. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. <śmiech> no, tutaj oczywiście dużo zawiłości, problemów znowu. Tą samą mamy kartę. Jakby nieumiejętność wyjścia z tej skomplikowanej sytuacji, która jest teraz u Was spowodowana być może różnymi historiami tak, czy kłótniami, czy jakimiś innymi problemami których nie umiecie wspólnie rozwiązać którym nie umiecie podołać negatywne myślenie, łzy, rozpacz smutek, depresyjne jakieś tej, takie energie no przede wszystkim nieklarowność sytuacji dużo okłębiących się w Waszej głowie czy w Waszej relacji problemów które nie są jeszcze wyjaśnione te chmury powinny przejść te problemy powinny się wyjaśnić i tutaj Powinno nastąpić jakieś, no, jakaś klarowna sytuacja, klarowność sytuacji, czego chcecie. Tu jest znowu Wy, Wy przede wszystkim Wy, osoba pytająca, czekacie na ten powrót. Wy czekacie na komunikację, na gest, na powrót, na nową szansę. Wy tego chcecie, natomiast Wy również jesteście świadome, że jest dużo nieklarowności, dużo negatywności w Waszej relacji dużo spraw zagmatwanych być może jakiś pesymizm smutek, rozczarowanie też te, tą relacją tak? i tutaj też wiecie że jest no, ta relacja niełatwa nieprosta nie, nie jest taka gładka tylko jest bardzo skomplikowana, zawiła że trzeba ciągle pracować nad tym lub rozwiązać jej wiele problemów ale co jest tutaj ciekawe to że ta osoba paść monet pragnie stabilności z Wami, czyli pragnie wyjaśnienia problemów stabilności i pragnie tutaj otworzyć jakieś no, nowe perspektywy, otworzyć serce na Was, otworzyć się na Was, otworzyć nowy kontakt, widzi widocznie jakąś nową szansę. No i tutaj jest karta wiadomości, tak? czyli wiadomość przyjdzie niebawem i nowy początek. Czyli tutaj w tej grupie widzę i po prostu widzę po tej konstelacji kart tak że pragnie spotkania pragnie szczęścia no bo jest jej miłość, są uczucia, tak i pragnie podróży, jeśli jest jakiś dystans geograficzny czy no nie wiem chcecie się spotkać, karta spotkania, karta tutaj wyleczenia wszystkich waszych chorych spraw, tak? Tutaj w tej grupie Widzę bardziej wyraźnie, czy jakoś Te karty, pomimo tej, że mamy Dwie, trzy te same karty, tak Ale widzę, że Z tych problemów, z tych niejasności Nieklarowności, z, tych, z tego pesymizmu Marazmu, który teraz jest Wyłoni się coś y, Stabilnego jeszcze, powoli Bardzo powoli Ponieważ karta Pazia Pentakli No, osoba Wasza ukochana Nie jest dojrzała do szybkich konkretnych, zdecydowanych tych działań, ale pragnie również stabilności, o czym mówi o czym ta karta domu, czyli stabilność, otwarcie się, otwarcie nowej szansy. Także tutaj widzę w drugiej grupie powolny, bardzo powtarzam, ociążały wręcz yy, bardzo powolny jakiś powrót, szansę na powrót. Także dwie różne grupy, o, yy, pomimo, pomimo, że mieliśmy w pierwszej i drugiej grupie trzy te same karty, które wypadły. Ale widzicie Państwo, że jest różna interpretacja tych kart lub różna konstelacja tych kart i są te grupy różne tak, w interpretacji i w przekazie. Także życzę Wam Państwu wszystkim, którzy chcą powrócić do tej osoby, o której myślicie, o którą, za którą tęsknicie. Życzę Wam oczywiście pozytywnego rozwiązania spraw, no i żeby wszystko ułożyło się pomyślnie, po Waszej myśli. Dziękuję serdecznie i zapraszam oczywiście już wkrótce.